jak chodzić po schodach z dwoma kulami, używając poręczy. Co zrobić, kiedy poruszamy się po domu z dwoma kulami, a mamy do pokonania schody, które mają poręcz? Czy korzystać z tej poręczy? Ja namawiam Was gorąco do korzystania z poręczy, ponieważ jest ona bardziej stabilna i stanowi dodatkową asekurację. Ale co zrobić z tą drugą kulą? Można ją chwycić po zewnętrznej stronie kuli na wysokości rękojeści. Dlaczego po zewnętrznej stronie? Ponieważ w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie jej utrzymać, Możemy ją puścić i spadnie ona na zewnątrz, nie pod nasze nogi, nie będzie stanowiła dodatkowej przeszkody. Taki sposób. Jak to wygląda na schodach? Składamy kulę w krzyżak, zbędna kula po zewnętrznej stronie, ręka na poręczy. Przenosimy ciężar ciała na kulę i wchodzimy na stopień nogą zdrową. Odpychamy się od kuli i dołączamy nogę słabszą. Przesuwamy rękę do góry i ponawiamy cykl. Przenosimy ciężar ciała na kulę, wstępujemy nogą zdrową, odpychamy się od kuli i w tym samym czasie równocześnie przenosimy na stopień nogę słabszą. Schodząc, Kładamy również kulę w krzyżak, kula zbędna po zewnętrznej stronie, ręka na poręczy, przenosimy ciężar ciała na nogę zdrową, kulę stawiamy na stopień niżej, zstępujemy nogą słabszą i dołączamy nogę zdrową. Przesuwamy rękę do przodu, przenosimy ciężar ciała na nogę zdrową, przenosimy kulę na stopień niżej i wstępujemy nogą słabszą na stopień niżej. Dołączamy nogę zdrową. Pamiętajcie, żeby nie zostawiać ręki z tyłu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia naszego barku. Natomiast wchodząc, starajcie się używać swoich nóg najbardziej jak możecie, żeby nie wciągać się rękami po poręczy. Wszystkie te informacje dostępne są w darmowym pliku do pobrania pod tytułem Jak chodzić po schodach z dwoma kulami używając poręczy.